Zapraszam Was na wróżbę dotyczącą tego, jak będzie wyglądać sytuacja materialna w naszym kraju w tym roku. W tym roku czeka nas trudna sytuacja w kwestiach materialnych. Z tego co zinterpretowałem z rozkładu kart, będziemy zmuszeni wkładać o wiele większe wysiłki, aby utrzymać stabilność finansową. Jednak wiele wskazuje na to, że będzie ona iluzoryczna i będzie to przyczyną wielu frustracji oraz rozczarowań. Jednak karty wskazują, że takie doświadczenie jest konieczne, ponieważ ma nas to nauczyć, że nie zawsze warto jest żyć iluzją. Oraz tego, że stabilność finansową możemy uzyskać tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej oraz uczciwej pracy, która zazwyczaj prawie zawsze Okupiona jest porażkami i rozczarowaniami. No więc moi drodzy, w tym temacie to wszystko, co mam wam do przekazania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już w krótce.